W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus udziela swojego błogosławieństwa każdemu, kto będzie postępował wedle prostej zasady. Sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłannik od Tego, który Go posłał. Zasada ta uczy nas właściwej perspektywy. Społeczeństwo, w którym żyjemy jest zhierarchizowane. Także sam Kościół posiada strukturę hierarchiczną. Ważne, Abyśmy pamiętali o tej zasadzie, którą dziś daje nam Jezus. Każdy z nas ma swoje wyznaczone mu przez Boga miejsce, zarówno w strukturze społecznej, jak i w kościele. Wyznaczanie miejsc i zadań należy do Boga, a nie do nas. Ważne, abyśmy nie wynosili się ponad innych, jeśli Bóg ustanowił nas przełożonymi, postawił nas wyżej od innych. Pomnij na słowa że komu więcej dano, od tego też więcej się wymagać będzie. Dzisiaj nauka płynąca z tego fragmentu Ewangelii jest nadal aktualna. Zresztą Słowo Boże nigdy się nie deaktualizuje. Diabeł kusi ludzi w różny sposób. Albo do nieposłuszeństwa wobec przełożonych wprost, albo do nieposłuszeństwa utajonego które przejawia się wewnętrzną postawą negacji tego, co mówią przełożeni. Jeśli dom jest wewnętrznie skłócony, z pewnością runie. Trwajmy w jedności Kościoła, którą gwarantuje posłuszeństwo naszym przełożonym. Słuchajmy tego, czego nauczają i starajmy się zobaczyć w tym wolę Bożą i Jego działanie.